Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy kolejny test. Mam nówki, cewki, ogniwa, co kupiłem już pewien czas temu i nie był czas, nie miałem czasu, żeby je zbadać, bo miałem rozebrane Li. 500. Musiałem sobie przygotować przetwornice step down, kable i tak dalej, więc zaczynamy. Od czego zaczniemy? Tu leci proces ładowania akumulatora po teście, i sobie zaczniemy od tego. Czy możemy jeszcze ciągnąć z tego gniazdka, czy z tego się zasilimy, bo tam mamy 6A bezpiecznik. Skasujemy. Mamy 2,2A z jednej, z drugiej mamy 2A, mamy zapas jeszcze 4A, więc. Przepraszam, możemy zacząć, podłączamy sobie wtyczkę, wtyczka jest też z odzysku, lecimy z tematem, przetwornica uruchomiona, ustawiona na 13V, bo wiemy, że wytrzymie więcej, ale 12 powinno być git. mamy 0 i teraz tak, będziemy korzystać, aha, ważna rzecz, jest tu fajnie dużo miejsca, i sobie napiszemy, że to jest ogniwo numer 001. Mam nadzieję, że widać. I 001 idzie do 1, i to będzie ogniwo 002. I nie wiem dlaczego pokazuję 0, a powinno coś pokazać. Aha. Chyba nie wtrafiłem się. Dobra. W takim bądź razie, żeby było obydwa. Będzie jedynka, dwójka. Damy tu. Żeby się wpasowało. I teraz tak mode fast test, nord test, damy Nord Test. I tego też damy NOR-TEST Czyli mamy obydwa na Nortestie. To ch chyba chwileczkę potrwa. No ale lecimy na własnym prądzie, więc możemy testować. Więc mam nadzieję, że wszystko dobrze zrobiłem. I to leci. Tak, ładuję i mamy ogólnie 20 ogniw tego typu i jestem ciekawy ile one są warte względem tego co piszę na stronie, a względem tego co nam pokażę li. bo później będę jeszcze badał wszystkie moje używki żeby zbudować takiego konkretniejszego powerbanka na dobraniu wszystkich ogniw tak żeby to miało sens Dobra, ja sobie jeszcze zmierzę na szybciorach ile mamy tutaj 2,45 czyli około 300 mA ciągniemy więcej dlatego lubię cęgi, jedne mieć takie, drugie takie bo korzystam w jednym pomieszczeniu z tego, z drugim w takim, drugim tego no, jak widać troszeczkę już jest stare 2,17 już tam dłuższy czas w tym kopie Dobra. mamy rezerwy, niech się ładują odsunę jakieś wszystkie dziwne rzeczy, które by mogły stanąć w ogniu i lecimy z tematem mam nadzieję, że wszystko wypali tak jak ma dobra to widzimy się na koniec prawdopodobnie testu tego ładowania i wstawię wyniki, i będzie też dostępna tabelka z wynikami tych wszystkich ogniw, jak to się skończy. A to chwilkę na pewno potrwa. Test się zakończył, niestety ruszyłem baterią i spadła i leci test od początku, ale wynik był bardzo przybliżony do tego, 3200, a 3200 jest nominałem, niestety muszę ponowić, bo nie pamiętam dokładnie, a chcę sobie to zapisać, żeby było na zawsze, jak to się mówi. Będzie specjalny dokument, gdzie mam pojemności wszystkich swoich akumulatorów. Więc jedynkę demontuję, wsadzam trójkę i może tutaj wsadzę jeszcze jeden albo dwa, a ten zaś musi lecieć, bo test trwa, jak widać, 12 godzin. A mam sumarycznie tych, tych ogniw mam 20, więc y, można policzyć sobie ile to potrwa plus jeszcze to co mam luzem w powerbankach i tak dalej więc jeden wynik mamy a dwójka leci jeszcze raz, zrobię jeszcze jeden pełny cykl trudno tak to jest od 14 do 17 spróbuję pokazać wyniki tylko że specjalnie teraz mówię, bo te wyniki jeszcze są ok, ale coś tutaj nie pykło i nie wiem, czy po prostu gdzieś coś już się ruszyło, czy coś. Ponownie test 17. Będzie to wpisane w uwagach, że miało taką pojemność, ale ponowimy test w innej kieszonce. To miała kieszonka zna. czy była winna, czy po prostu coś ruszyłem, bo tutaj się też kręciłem z innymi akumulatorami dobra, to teraz 17. 17 była osiemnastka tak samo, normal test to są te ogniwa, co rzuciłem w zdjęcie, że są uszkodzone nie powiedziałem, że były to nowe ogniwa, bo takie mi przyszły no ale już wiemy, że można je normalnie rzeźbić czyli tak, tu mamy test tu mamy test, tu mamy test i jeszcze ostatnie, one też było uszkodzone tego nie, naprawdę nie widać, tutaj widać, że takie minimalnie się świeci, że jest wypukłe, ale dobra i cióreczka nie chcę złapać czwóreczkę teraz jest gitara czyli leci test i to by było w sumie wszystko z nowych i będę później leciał ze starymi jedynka nam się skończyła, czyli siedemnastka która leci drugi raz no i tym razem wyszedł normalny wynik 17. Czyli 18, osiem, jeszcze leci, 19, tak samo i 20, tak samo, to potrzebuje około, około 12 godzin, więc jeszcze chwila, a więc, kilka godzin później, jedynka, czyli nasze 22, pierwsze używane leci, yy, osiemnastkę ruszyłem, więc leci drugi raz dziewiętnastka 300 i 20 to jest dwudziestka no, wygląda ok jedynie to musi się ponowić z racji że ruszyłem i nie zdążyłem nagrać więc nauczka na przyszłość najpierw nagrać, później ruszać a więc dogrywka na ładowaniu 18, bo już ostatni wniosek jest taki Wsadzasz wszystkie, wyciągasz wszystkie, bo ruszysz i się traci pomiar, więc tak, to jest używane, mamy 2400, nowe ma 3200, używane ma 580, jeszcze raz je puszczę, bo też możliwe, że ruszyłem, bo wynik jest z dupy, a kiedyś to działało jakoś, i kolejna używka ma 2400, co może być, więc... Tyle w, w, w temacie pomiaru tych nowych ogniw, teraz mnie czeka pomiar y, tych wszystkich starych, więc jeszcze, jeszcze kilka dni, albo tygodni, to nic, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do następnego, cześć.